Cześć, i dziś słuchajcie, mam polozaula w końcu, a to sam. wiecie gdzie są to polozaule, to takie dinozaury w polu i bardzo się cieszę, że go mam, oczywiście fajne, no dobra, ci fajne, oczywiście zachęcam was to, yy, zachęcam.